Bunny ham, to się idzie za nasze na swoje gadło Też no no na swojej gardło, jestem to czoło gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang Noga jak kłac, kłac, kłac, kłac, kłac, Zapinaj i nam Całą szybko, iż... ludzie zabiedalać.